Cześć, jesteśmy na planie reklamy Tylko z Agencją Pomysły. A razem z nami jest reżyser Krzysiek Greiper, operator Maciek Kryter, scenografia Zosia Słomińska oraz kostiumy Zofia Komasa. Jak opowiadasz jakąkolwiek historię, to ta historia na pewno nie może być nudna. Nasza taka chyba nie jest. No bo wybraliśmy takiego bohatera, który co prawda wraca z pracy, ale tą pracą jest bycie astronautą, a on wraca z kosmosu. W naszym filmie chcemy pokazać mebel, który akurat wpasował się w przestrzeń mieszkania astronauty. Chcemy pokazać też jak jest w stanie dopasować się do jego potrzeb pod rzeczy, które chce po prostu na ten mebel położyć. To co jest bardzo ciekawe w naszych meblach to to, że praktycznie każdy jest inny, kiedy go zamawiasz tego kastomizujesz, więc zmieniasz bardzo dużo parametrów i finalnie bardzo niewiele mebli z naszej bazy, a sprzedaliśmy już 100 tysięcy sztuk, się powtarza. Oprócz tego, że całe show skradł nasz regał, to otaczają go przepiękne designerskie rekwizyty, których mamy setki na planie. Były one bardzo długo wybierane, selekcjonowane, tak aby cały obrazek tworzył jedną spójną, jakościową całość.